Jestem u Pana Jana i chciałam serdecznie podziękować. Chodziłam rok temu i Pan Jan zlikwidował mi całkowicie zaćmę w oczach. Miałam 20 lat leczyłam się na nerki. Miałam bardzo dużo bakterii. Po wizytach u Pana Jana całkowicie nerki miałam czyste jak u mnie niemowlaka. I także pomógł mi wtedy na kolana, na stawy. Serdecznie dziękuję.